Mam na imię Marta. Dzisiaj jest mój najwspanialszy dzień w moim życiu. Prawie rok minął od kształtu mojego syna. Dziś przyszło kolej na mnie. Był to proces długi i się do tego przygotowywałam. po wiele pytań i wątpliwości. Musiałam pokonać wiele słabości, ale zaufałam, że położył mi je pokonać. Zobaczył się proces przemiany modlitwy i zaufania Bogu. Bardzo dużo czytałam, czytałam słów z w Biblii do ludzi i odnajdywałam drogę z Bogiem. Ta łączność z Bogiem pozwoliłam mi zmienić swoje życie i życie mojej rodziny. Dziś jest ten najwspanialszy dzień, gdzie decyzję podejmuję świadomie, wiedząc jaka będzie moja droga że będę musiała wzrastać w każdym dniu z Panem, ale to już nie jest problemem. Będę, dzisiaj będę oszczona i stanę się Arbentystką dnia siódmego. Chcę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen! Amen. Amen. O, pragnę o tym powiedzieć wszystkim. Poszukajcie tych słów, które kierują, kierują do Boga, pozwolą bo zaufać najtrudniejszy nawet problemy. Dziś postanowiłam, że idę z Jezusem. To jest moja decyzja. Od dzisiaj będę już zawsze z Bogiem.